Z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w województwie podkarpackim jedynie połowa badanych szpitali zatrudniała wymaganą liczbę specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii. W efekcie w większości skontrolowanych placówek stwierdziliśmy przypadki, w których niezgodnie z przepisami jeden lekarz w tym samym czasie znieczulał dwóch pacjentów albo pozostawiał bez opieki lekarskiej pacjentów oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, by wykonać znieczulenie na bloku operacyjnym. W skrajnym przypadku zatrudniony na kontrakcie lekarz anestezjolog na zmianę pracował i dyżurował na dwóch oddziałach i w karece reanimacyjnej przez 288 godzin bez przerwy. Takie działanie mogło stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów, a także samych lekarzy oraz negatywnie wpływać na jakość udzielanych przez nich świadczeń zdrowotnych.